Czasie zająłem się właśnie poszukiwaniem, tym czego nauczyłem się na szkoleniu, więc w 100% skupiłem się na flipach. No i przez miesiąc tak naprawdę wypaliło. Kupiłem swoje pierwsze mieszkanie, po miesiącu już nie wróciłem do pracy i od tamtej pory, od roku czasu, zajmuję się tylko i wyłącznie flipami.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 10 flipów i kupił te wczoraj mieszkanie, nice. tak? I chciałem wam go pokazać, bo to jest osoba, która przed 30 bardzo łatwo, szybko wdrożyła. To, co co czego się dowiedziała o mnie i chciałem pokazać wam więcej szczegółów yy, twojego biznesu, bo Piotr jest, yy, pochodzi z miejscowości Starnowa, Starnowa. Która, która ma około 100 tysięcy mieszkańców, więc to nie jest duże miasto, natomiast, natomiast on udowadnia, że, że można w, tym, w, w takim mieście robić flipy. Pewnie, że można, można nawet w mniejszych, z tego co, mm -hmm. co wiem, rozmawiając z różnymi ja, absolwentami, więc wiem, że można nawet w mniejszych. Mhm. A powiedz mi, e, co robiłeś, jakby zanim, zanim podjąłeś decyzję, że chcesz być fliperem i chcesz robić e, no, ten biznes, to powiedz mi, e, no, jak to się stało w ogóle, że zmieniłeś e, pracę czy biznes? Zanim, zanim zająłem się flipami, pracowałem jak większość młodych ludzi na emigracji za mhm. granicą w Austrii, jako elektryk. Mhm. Tam pracowałem, oczywiście emigracja nie była mi na rękę, nie chciałem tam jeździć. Fajnie było, zarabiałem w miarę fajne pieniądze, ale oczywiście nie chciałem wyjeżdżać, chciałem być w Polsce, więc szukałem pomysłu na siebie. Pewnego dnia po, po pracy po prostu trafiłem na film. Twój Flip Meister i od tego się zaczęło. Mówiłeś mi też Właśnie... kiedyś, że powstałeś kumplowi, tak? Tak, tak, tak. Ten film w ogóle ja obejrzałem, e, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Mhm. E, automatycznie wysłałem go do kolegi i mówię, słuchaj, Paweł, tym się zajmujemy. Mhm. Niestety kolega tego nie podłapał. Okay. No ja właściwie. Parę miesięcy później już kupiłem szkolenie u ciebie. A zaraz po filmie to była po prostu internet, szukanie wiedzy o innych ruchomościach, bo, bo nie miałem o tym dla tego pojęcia, więc mm -hmm. szukałem tej wiedzy i próbowałem się na ten temat jak najwięcej dowiedzieć, żebym wiedział też, o czym na szkoleniu będzie mowa, prawda? Tak, Ale też mówiliśmy, mi, że jak dostałeś ode mnie ofertę ceny szkolenia, to trochę ci to jakby zgasiło, tak? Tak, troszeczkę, troszeczkę mnie zgasiło. Było to wtedy dużo pieniędzy dla mnie po prostu na, mhm. na, na wtedy dwudniowe szkolenie. I miałeś się miałeś, miałeś kupić coś innego tak, za tą kasę, miałeś się <głos> A w ogóle plan był taki, że ja, ja miałem po prostu mhm. pieniądze gdzieś tam, e, ponieważ nie miałem długo telewizora, ponieważ nie ma w nim jakoś specjalnie treści, które mhm. by mnie interesowały, mhm. ale uznałem wtedy, że może czas sobie kupić ten telewizor. Mhm. E, to było tak jakoś w międzyczasie, jak, e, jak interesowałem, zacząłem się interesować nieruchomościami. No i pieniądze, które miałem przeznaczone na zakup nowego telewizora, przeznaczyłem na szkolenie. I uważam teraz, że to była najlepsza decyzja w mm -hmm. moim życiu. Do tej pory nie mam telewizora, mm -hmm. a, a szkolenie zwróciło się naprawdę dużo, dużo. dużo. Ty od razu pracę, czy, czy jak to u było, Ciebie było? Nie, nie, nie. To było tak, że ja... Bo pracowałeś jako elektryk, tak? Czy... Tak, pracowałem jako hmm. elektryk w Austrii. Praca polegała na tym, że ja jechałem 4 dni pracowałem w Austrii hmm. i trzy dni miałem wolnego. Więc każdy piątek, sobota, niedziela spędzałem w Polsce, w Tarnowie. Hmm. I przez te trzy dni próbowałem szukać okazji po, po, po szkoleniu. Gdzieś tam oczywiście gazety, internet i tak dalej w poszukiwaniu okazji. Niestety ciężko mi to szło. Był to maj wtedy, więc uznałem, że ten maj jeszcze jakoś przeboleje i, mhm. i popracuję, próbując to, to robić stamtąd, poniekąd, przyjeżdżając na te weekendy, ale było bardzo ciężko, bo, bo nawet jak się umówiłem z pośrednikiem czy z kimkolwiek, oględziny no, jakiegoś mieszkania, mhm. to, to za każdym razem albo uciekało, albo już ktoś miał rezerwację. Ciężko było się dogadać i, i jakiekolwiek mieszkanie obejrzeć. Więc po miesiącu pracy tam uznałem, że jeżeli chcę to robić, mhm. to muszę po prostu zrobić to na full. Tak, zrobić to na full, zacząć działać, nie? Mhm. I w tym czasie zająłem się właśnie poszukiwaniem tym czego nauczyłem się na szkoleniu, więc mhm. 100% skupiłem się na flipach. No i przez miesiąc tak naprawdę wypaliło. Kupiłem swoje pierwsze mieszkanie, po miesiącu już nie wróciłem do pracy i od tamtej mhm. pory od roku czasu zajmuję się tylko i wyłącznie flipami. Właśnie jesteśmy w tym momencie przed dzień e, ostatniego zjazdu mojej akademii, e, gdzie już pokazuję osobom, które już właśnie wdrażają moje rady są na kolejnym etapie, jak to robić hurtowo i jak to robić w większej skali. E, I cieszę się, że jestem w, te, w tym miejscu, bo to jest jakby, też jakby duża moja satysfakcja, e, bo, bo wiem, że może ja tej roboty za Ciebie nie zrobiłem, natomiast jakby wiem, że byłem taką iskrą, która Cię, cię rozpaliła. I pamiętam na szkoleniu, zadawałaś mi takie pytanie, czy czy da się robić flipy w, w, w Tarnowie? Yy, no i co się odpowiedziałem, bo ja już nie, nie do końca pamiętam. Że się wszędzie da. <laughs> flipy robić. Okay, to, to, to, to, trzeba, to... Tylko, trzeba tylko chcieć, tak naprawdę. Musiać mm -hmm. myśl... się za Bo myślałeś też, żeby pojechać do Rzeszowa. Tarnowie jest teraz w takim centrum, gdzie przy, przy autostradzie, mm -hmm. gdy budowali. Na Euro 2012, więc autostradę mam, mam do, do Krakowa praktycznie pół godzinki w jedną stronę i pół uh -huh. godzinki w drugą stronę mam w Rzeszów, więc ja na samym początku zdecydowanie rozważałem y, flipowanie w Rzeszowie, ponieważ mam tam rodzinę, uh -huh. y, więc myślałem o przeprowadzce do Rzeszowa i robieniu tego biznesu tam. Okay. E, aczkolwiek e, uznałem, że muszę się gdzieś tego nauczyć. Postanowiłem robić to w Tarnowie, przynajmniej spróbować zrobić jednego, mm. dwa, nauczyć się tego biznesu mm. Jak, mm. jak robić, nauczyć się w ogóle jak to wygląda, samo kupno, sama e, sprzedaż, e, remont i tak dalej. Gdzieś musiałem się tego nauczyć. Oczywiście najłatwiej było mi to zrobić w mieście, które znam, gdzie znam ulice, bloki i zdecydowanie tańsze nieruchomości, no bo praktycznie przez pół. Mm. Są środki na twoje flipy. Mhm. Więc mhm. Y, zaczynałem. Mhm. Y, niestety mimo pracy za granicą nie udało mi się zbyt wiele tych pieniążków odkładać. Czyli ci przejadałeś kasy? Y, tak, no niestety kasa się rozchodziła. Gdzieś tam jakieś pieniądze były, ale to, to, to nie były wielkie kwoty. Na remont 30-40 mhm. tysięcy może miałem na koncie. Mhm. Pierwsze mieszkanie kupiłem za pieniądze pożyczone od rodziców. Mhm. Y, wyremontowałem, udało się sprzedać ze świetnym. Y, znaczy, tam był co prawda lifting, więc. Y, A ile zarobiłeś na pierwszym mieszkaniu? Na tym mieszkaniu zarobiłem bodajże 25 tysięcy złotych, mhm. na moim pierwszym mieszkaniu, y, ale to była kwestia tak naprawdę miesiąca. Ja te pieniądze zrobiłem w jeden miesiąc. Okay. Bez remontu, tak? Bez... Y, odmalowałem ściany i zmieniłem blask. A ile wyłożyłeś na mieszkanie i na wszystko? Mieszkanie kosztowało mhm. 100. Chyba całe 130 tysięcy. Mhm. No to przy takiej kwocie te 25 tak. to wydaje się nie, nie, nie tak, mimo tak, tego, że tak. ja pokazuję, że to 30 to jest minimum, no ale, tak, tak, ale też prawda. jakby nie ma wstydu. No dokładnie, dokładnie. Tym bardziej, że tam nie, nie pochłonęło to wiele pracy tak mhm. naprawdę. Chociaż teraz bym to zrobił zupełnie inaczej, bo wtedy to było pierwsze mieszkanie i to był tylko lifting, gdzieś malowanie ścian zmiana blatu, więc sam się za to wziąłem. Mhm. Więc Już teraz byś tego nie robił? Teraz bym tego nie robił, zdecydowanie nie. Mhm. Aczkolwiek sam remont wtedy tam mnie kosztował, nie wiem, 3000 złotych. Mhm. I, i, I mieszkanie sprzedane. To, to nie był remont w takim razie. No dokładnie, to było takie odmalowanie ścian tak naprawdę. Mhm. I bardzo szybko poszło i to był kop. Tak. Do tego, żeby zaraz kupować pracę Tak, bo zarobiłeś tyle y, w, ciągu, w ciągu tego w ciągu miesiąca. miesiąca co, co i, co i no, w ciągu paru byś pracował, tak? Tak, dokładnie. A zaraz potem było kolejne mieszkanie, już y, pierwszy generalny remont z ekipą remontową. Mhm. Y, I jak ci było, poszło? I to było mieszkanie kupione już y, z inwestorem mhm. za jego pieniądze. Y, Poszło bardzo dobrze, zarobiłem zysk, tam był ponad 30 tysięcy złotych. Mhm. Dla ciebie czy dla włącznie? łącznie? Łącznie, łącznie mhm. około 35-37, nie, nie pamiętam dokładnie, jakoś tak. Mhm. Aczkolwiek było zdecydowanie przeinwestowany remont. Okay. Także to wiem teraz, że, że przeinwestowałem mogłem zdecydowanie dużo więcej pieniędzy zaoszczędzić, ale to był pierwszy remont. Dużo jakichś tam rzeczy. Ja też na pierwszym remoncie się tak naprawdę uczyłem. Mhm. I, I inwestowałem w rzeczy, które tak naprawdę może później się właśnie nie do końca zwróciły, bo chciałem mieć fajniejsze meble mm -hmm. w lakierze, a okay. nie... A, a których rzeczy nie robiłeś, które były, były na szkoleniu, które gdzieś tam... Czego, czego, czego nie zrobiłem, co Ty uczyłeś, tak? tak. No co? bo ja już odpowiedzialności za to nie mogę brać, dobra? ale no, jakbyś mógł powiedzieć, tak, to byś teraz robił inaczej. Czyli jakby jednak nie robiłbyś tak dla siebie, to inna to, to rzecz, tak? tak. Tak, tak, tak, to pierwsza rzecz przy, przy okazji tego mieszkania, no, no na pewno właśnie ta kuchnia, troszeczkę ją przeinwestowałem, bo, bo, znaczy generalnie to mieszkanie było przeinwestowane, troszeczkę gdzieś tam nie, niedomówień z ekipą remontową, yy, oczywiście obsługi czasowe, nie egzekwowałem tego czasu, mimo że postępowałem według swoich zasad, miałem z nimi umowę, konkretne terminy i tak dalej, Mhm. I było nawet według cenników, które, które nam dałeś. Mhm. Czyli znalazłeś ekipę w tych cenach. Tak, tak, tak. Znalazłem ekipę, aczkolwiek no, troszeczkę próbowali mnie gdzieś tam naciągać i tak dalej. No dużo tam było niedomówień. Przede wszystkim obsuwy czasowe. Później tania ekipa nie okazała się do końca tania, bo trzeba było po nich robić kilka poprawek. Mhm. Ale suma summarum wyszło fajnie, przede wszystkim dużo się nauczyłem przy okazji tego remontu. Ok. Zrobili 9 flipów i teraz kupiłeś przed wczoraj tak 11. Tak. tak. E, powiedz mi, a takie naj, najlepsze mieszkanie, najbardziej dochodowe, jakie miałeś? Najlepsze mieszkanie to było y, mieszkanie 45-metrowe, mhm. które, z którego to były dwa pokoje plus kuchnia. Zrobiłem z tego trzy pokoje z aneksem mhm. kuchennym, generalny remont. Y, zarobiłem na nim 60 tysięcy mhm. złotych. Ok, 6 tysięcy, a ile wyłożyłeś? Około 100, 160 zł mieszkanie wyszło mnie na gotowo po remoncie do sprzedaży. Ok, czyli jakby zarobiłeś 60 za 160, to naprawdę jest bardzo dobry wynik. Mi, a jak wchodziłeś w ten biznes, to, to jakie miałeś obawy takie? No Bałem się tego, że przede wszystkim nie zarobię tyle, ile bym chciał, że, że, że, że mi się to gdzieś tam nie mhm. zepnie, że będzie coś za długo trwało, że, że stosunkowo później ten zysk podzieli się na zbyt dużo miesięcy i, i mhm. szkoda po prostu czasu i, i pieniędzy. Są osoby, które jakby tak ja widzę, że najwięcej flipów robią w dużych miastach, tak? mm -hmm. takich bardzo, bardzo dużych, tak. a wszyscy się w tych takich średnich miastach, a tam też mieszkają ludzie, tam Dokładnie. też są bloki, tam też, też jest wielka płyta, tam też ludzie chcą po prostu kupować gotowe produkty. Dokładnie, jest, jest bardzo dużo chętnych. No też to nie jest tak, że wszystkie 10 czy 11 flipów to były mieszkania wyremontowane na Tip Top, prawda piękne, no. ładne, bo, bo były to różne, tak jak mówię, były to liftingi, były to mieszkania. Zdarzało mi się sprzedać. Dwa albo trzy mieszkania, totalnie bez remontu. Mhm. Jako kupiłem jako y, ruderę totalnie do generalnego remontu i w tym samym stanie sprzedałem to mhm. innemu inwestorowi. Okay. Zarabiając momentalnie kupę kasy. A najmniej ile zrobiłeś? Najmniej? No. Wiesz co, najmniej, to chyba właśnie coś koło 20 tysięcy, mhm. ale to też było bardzo szybko. Okay, bo no to, to było takie mieszkanie. Jakby to przeliczyć na godzinę, to by dobra tak, stawka wyszła. Dokładnie. Ja, ja kiedyś nad tym się zastanawiałem i, i bo tam było, że A tylko 20 tysięcy złotych czy coś, ale jak ja sobie pomyślałem, no dobra, tylko tutaj mam, nie wiem, 40 czy 50 tysięcy złotych, tylko trwało wszystko dwa miesiące trzy. A mhm. tutaj wszystko, bo miałem takie mieszkanie, na którym właśnie było nawet ponad chyba 20 tysięcy złotych, ale cała odkupna do sprzedaży to było 7 dni. Mhm. No to i to było mieszkanie na czwartym piętrze bez Windy. Obawiałem się tego jak cholera. Mhm. Nie byłem tego pewny, udało mi się wynegocjować fajną cenę. No i co byś, co, co byś powiedział osobom, które myślą na temat czwartego czterech bez Windy? Jeżeli jest dobra cena, to nie ma się czego bać. Jakieś Większe miasto, no to się wszystko sprzedaje. Dokładnie, zresztą każdy produkt gdzieś ma swojego nabywcę, więc ja. wcale bym się tego nie obawiał. Zresztą taka ciekawostka a propos tego mieszkania. Kupił je ode mnie inny inwestor, który aktualnie przeprowadza tam remont i podejrzewam, że sprzedaje jeszcze z zyskiem. Ile zarobi, jak myślisz? Nie wiem ile zarobi, ale myślę, że... Tu to może za tania sprzedałeś to mieszkanie. <grych> Być może, ale, ale może ja dzięki to... temu obrodziliś kolejnym. Po prostu, tak, tak dokładnie, ja na to kasą. nie patrzę, bo kilka było takich przypadków. Szczerze mówiąc, mieszkanie, które mi się najdłużej sprzedawało, to było trzy tygodnie. I, I to się zastanawiałem, co jest, dlaczego się nie sprzedaje, bo większość mieszkań rozchodziło mi się praktycznie w tydzień. Mhm. I też gdzieś tam jak ktoś mówił, to może za Nie patrzę to na, ten, na to w ten sposób, ponieważ zależy mi na tym, że żeby... jeżeli mi się to spina, mhm. jeżeli, jeżeli wiesz, wszystko się zgadza, to jest to ok, to, to nawet lepiej, że szybko, bo ja szybciej mam pieniądze i szybko mogę obrócić mhm. kolejnym, a, a podniesienie tej ceny, nie wiem, o 10 tysięcy złotych i żebym ja czekał dwa miesiące, aż się sprzeda, mhm. bez sensu. OK, a masz powiedzieć, jak się dzielisz z inwestorem? Różnie. Mhm. Ale Różnie. Procentami, procentami w zysku, czy procentami odsetki od, od kapitału? procentami w zysku. Pół na pół z reguły to było na początku. Teraz trochę więcej teraz trochę, trochę mniej dla inwestora. Ale więcej dla ciebie, bo Ale już masz, bo tej, so, tak. im jesteś dłużej na rynku, tym masz już większe możliwości, większe portfolio i tak, tak, jakby tak, możesz tak, lepiej negocjować i, stawki, tak, no, tak, jak, tak, stawki za kapitał tak naprawdę. Tak, zresztą inwestorzy i tak są zadowoleni. Jeszcze nie, hmm. nie, nie spotkałem się z czymś takim, żeby ktoś był niezadowolony. Raczej dziękował i, i, i hmm. mówił, że tylko jak coś będzie kolejnego, to jak najbardziej dzwoni, okay, dawaj znać. Czy, czy zdarzali się tacy, którzy bo oczywiście tacy goście mają swoich hmm. kolegów z pieniędzmi, mi, którzy, którzy sami mówili, że chętnie by zainwestowali, mm -hmm. to, to zdarzało mi się nawet odmawiać. Pieniądze z całego świata nie można ich wziąć i przy bo nie, nie zawsze da się to tak szybko zrealizować. A powiedz mi, ile miałeś lat rzuca, rzucałeś pracę? No 27. Mm -hmm. A ile 27 pracowałeś tam za granicą i na etacie? Więc co, za granicą łącznie pracowałem, podejrzewam, z 5 lat, bo, mm -hmm. bo to nie była tylko Austria, tylko pracowałem też parę lat we Francji. Później przyjechałem do Polski i oczywiście szukałem miejsca dla siebie w Polsce, bo, bo mhm. emigracja nigdy nie była dla mnie tym, co, mhm. tym, czego bym chciał. No ale niestety skończyło się na tym, że później wyjechałem znowu do Austrii, mhm. tam pracowałem, no i Flipmeister. I, i się skończyła emigracja. Okay. A powiedz mi, to jak to się stało tak naprawdę, że tych pieniędzy nie miałeś? No, za dużo wydawałeś, czy przejadałeś te pieniądze, czy, czy tak możesz powiedzieć na, na co ci one szły, na, na hmm. głupoty, czy... Wiesz co, owszem, szły Jaku i... lekcję lekcje wyciągnąłeś z tego jakby, bo, bo to nie jest tylko... No, Czasem jest tak, że jak się dużo więcej zarabia, to też się dużo więcej wydaje. Dokładnie, no dokładnie i, dokładnie. I taki, taki był tego skutek, że ja im więcej zarabiałem, ty więcej hmm. wydawałem, może to nie było tak, że ja... A to nie była wina nie... wydawania, e, zarabiania, tylko, tylko tak, raczej gdzieś tam tylko... indziej był, prawda? Tylko, nie wiem, wina wiesz, większy, większych pokus, nie? Bo na więcej było mnie stać, czy mm. coś tam i... No, ale teraz jest, zarabiasz jeszcze więcej mm. i stać na jeszcze więcej, prawda? Ale teraz jestem mądrzejszy. Teraz A, ale jestem właśnie mądrzejszy teraz i... i... zadać zapytać, o co jesteś tak mądrzejszy? Bo to jest właśnie wartościowe dla innych, mm. żeby powiedzieć, o co jesteś mądrzejszy. Bo ciekawie, ciekawie jestem, jak lekcje z tego wyciągnąć mm. dla siebie. Wiesz co, teraz y, naprawdę nieruchomości i, i to, co robię, to jest... Y, uh -huh. strasznie się na tym skupiam i, i wszystkie pieniądze, które gdzieś tam mi zostają ponad stan, czyli to, czego nie przejem, uh -huh. to wszystko jest cały czas Reinwestowane, czy w kolejną nieruchomość, czy w jakiś remont, mhm. czy, czy chociażby w rzeczy, które mi gdzieś tam przy tej działalności pomagają. Teraz dbam o swój biznes i to, ile zarobię zależy ode mnie, więc mhm. też się na tym skupiam. A, a wcześniej, gdzie pracowałem na etacie, no to tak jak większość ludzi pracuje na etacie, są takie momenty, że dobra, fajnie się pracuje, a później ma się gdzieś pewne rzeczy, mhm. no, Dobra, i tak będzie ta wypłata, a kupię sobie to, kupię sobie tamto i i, I zaraz tych pieniędzy nie ma, albo nie wiem, nagle zaszaleję, bo zobaczyłem, nie wiem, fajne felgi do fury, to Aha. sobie kupię te fele, a, a to, że na moim koncie będzie zero, czy tam mało po prostu zostanie, to już jest nie nieważne, że za miesiąc znowu będę miał wypłatę. Okay. A taką najważniejszą lekcję, którą, którą wziąłeś z nieruchomości? To ja, ja co byś powiedział jakby, taką, taką wiesz, no coś, co ci no, nieruchomości nauczyły, nie albo takie przekonanie, które miałeś kiedyś negatywne, a, a teraz jakby po, po miesiącach tam, po roku bycia w nieruchomościach to wyciągnąłeś. Mhm. Co taką najważniejszą lekcją było dla ciebie. Yy, najważniejszą lekcją na pewno jest to, że, że no musimy sami zadbać o to, o to wiesz co robimy i tak dalej rozwijacie mhm. czy tam czy tam robić coś jeżeli chcemy nie wiem zarabiać więcej czy, czy robić coś więcej czy po prostu coś e, zmienić to trzeba zacząć działać, nie tylko o tym myśleć. Bo ja bardzo długo myślałem o różnych rzeczach i pomysłów miałem setki. Tylko mm -hmm. nic z tego nie było, bo, bo zawsze kończyło się na pomysłach. No właśnie, no. ja też mam setki pomysłów i też nie wszystkie realizuję. No nie wszystko się da zrealizować. Ta, ta, nie nie, nie, nie wszystko się da, ale jeżeli się zrobić cokolwiek i skupić na jednej rzeczy... i postawisz, nie. Bo może flipy nie są idealnym biznesem dla każdego tak naprawdę, bo, bo to nie każdy chce i musi robić flipy, ale jeżeli ktoś jest taki już zdeterminowany i wrzuci kamień, no tak, to już tak i zanim i za tym pójdzie, to nie waży, czy to są nieruchomości czy, czy inne rzeczy. Mhm. Jeżeli ktoś się skupi na tym, co chce robić i, i, i zrobi wszystko tak, jak należy, no to teraz to widzę, bo, bo też coraz więcej mam do czynienia z ludźmi, którzy prowadzą własne mhm. biznesy, nie tylko nieruchomościowe, również inne. To ci ludzie są sfokusowani na, na tej branży, robią to, poświęcają się temu i to musi działać. Nie? To jakie były takie twoje fuck upy? Eee, największe. Albo błędy, które... Albo może inaczej, sytuacje takie, które były śmieszne, albo sytuacje, które były takie trudne. Śmieszne to takie, że w odpływach kanalizacyjnych znaleźliśmy szczękę. <śmielka> nawet tam, szczękę? Tak, szczękę taką normalnie, gdzieś tam starsza osoba wpadła i, i, i w kanalizacji gdzieś tam w jakimś odpływie wygrzebaliśmy rurę i normalnie szczęka była, nie? Także to były takie... śmieszna rzecz. To. Dzięki Ci, w tym razie, że wystąpiłeś w moim Raiderze, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem i swoją historią. Powiedz na samym końcu jeszcze, jakie masz plany na, na, na przyszły kolejny rok? Co hmm. zamierzasz robić? Przede wszystkim dziękuję Ci bardzo za zaproszenie hmm. na wstępie, a na następny rok planuję robić tego więcej. I hmm. Ile? No, w, ogóle, w ogóle na ten rok plan jest co najmniej, to jest minimum 12, mhm. w przyszłym roku już też myślę, że będzie tego jeszcze więcej, chcę, chcę, no, chcę się od ciebie nauczyć tego, jak, jak zespół zbudować, więc też chcę w troszeczkę inne strony z tymi nieruchomościami pójść, mhm. bo na ten moment nieruchomości mnie strasznie kręcą, więc czego się nowego dowiaduję, to... to... Chłonię i Chłonę no, i chcę to robić. Ale to tak naprawdę no, samochłonięcie nic nie, nie, nie daje. No, trzeba trzeba działać. działać, tak? Jesteś taką osobą, która po prostu po cichutku, po cichutku działa. Ty nie, nie, nie miałem mentoringu. Natomiast ja się po roku, jak się spotkaliśmy z powrotem, jak chciałem jeszcze więcej czegoś dowiedzieć, dowiedziałem o, o tym, że po prostu ty tak pocisnąłeś. Także e, bardzo mi miło i cieszę się z tego powodu, że to jakkolwiek miałem wpływ na, na ciebie. Oczywiście, bardzo, bardzo hmm. duży, bo gdyby gdyby, wiesz, gdyby nie szkolenie, gdyby nie wiedza, hmm. którą pozyskałem od hmm. ciebie, to. To pewnie dalej bym był za granicą. A tak jestem. W Polsce. W Dzięki, Polsce. Wielkie. Dzięki wielkie.